bliżej prawej, tu musisz jechać blisko prawej jedziemy blisko prawej o, i teraz jedziemy w prawo Tutaj w tej sytuacji wcześniej, gdy wiedzieliśmy, że będziemy zawracać, powinniśmy zjechać sobie do lewej krawędzi i na ostatnim zjeździe zjechać w prawo. Niemniej przed wjazdem na rondo jadąc prawym pasem zobowiązani jesteśmy trzymać się blisko prawej krawędzi. Przepis mówi nam wyraźnie, że jadąc w prawo musimy się zbliżyć do prawo, skręcając w prawo, musimy się zbliżyć do prawej krawędzi jazdni. Dopiero w momencie wjechania na rondo zajmujemy sobie na skrzyżowaniu ruchu okrężnym, zajmujemy sobie odpowiedni pas ruchu w kierunku, w którym chcemy się przemieszczać. W tej chwili jest kawałek prostej. Widać jak nam darek ładnie odjechał. Zaprezentował możliwości motocykla 79 koni mechanicznych, swoje robi i widać, jak w ułamku sekundu może spokojnie odjechać, jak są ku temu warunki i przede wszystkim na wierzch. Trzeba powiedzieć, że motocykl XO6 Diversion. Jest świetnym motocyklem. Bliżej prawej, bliżej prawej jedziemy od razu. Wjeżdżając na rondo, dopiero sobie zjedziesz do osi. O, teraz wjedź, zjedź sobie do osi. O, bardzo fajnie. Miniesz zjazd, kierunek prawy. O, bardzo fajnie. I skręcamy w prawo. Wcześniej powiedziałem, XO-6 jest świetnym motocyklem bardzo dobrze się prowadzi, nie, nie wymaga od y, kierującego jakichś specjalnych umiejętności. W zupełności wystarczą te nabyte podczas kursu podstawowego, bo zaznaczyć należy, że zadania egzaminacyjne są na tyle trudne, że sprawiają nawet y, problemy wytrawnym motocyklistom, którzy wcześniej gdzieś przez około, o, o jakiś okres, jakichś dwóch lat, Jeździli jednośladem, mieli z tym jednośladem do czynienia i też mają problemy ze zdaniem egzaminu. Więc osoba, która, na, yy, osoba, która zda egzaminy w tej chwili na, na obecnych przepisach jest w pełni przygotowana do tego, żeby poruszać się bez żadnych kompleksów w ruchu miejskim. x 6 to jest wersja Diversion wyposażona w dodatkowo wowiewkę z przodu, która powoduje, że mamy mniejsze opory powietrza i jazda jest przede wszystkim przyjemniejsza tak jak na skuterze do osi, cyk, do osi sobie zjedź dokładnie i przy tym zjeździe teraz w prawy kierunkowskaz i jedziemy w pra blisko prawej, cyk do prawej, o, bardzo fajnie I przyspieszymy, przyspieszymy Pokażmy jakie są możliwości motocykla Dodajmy gazu O, widać jak w tej chwili Ładnie nam tutaj Darek odjeżdża I czy wzniesienie, czy nie wzniesienie Widać jak motocykl się pięknie zbiera 80 koni Niecałe Kolejne skrzyżowanie o ruchu okrężnym, o dużym natężeniu, ruchu cyk, o, zmienił pas ruchu.